Za mówiłem e, i się zauraciłem. Nie, Mówiłeś dużo. No, no tak, znaczy zanim mówiłem i potem zacząłem pójść te, te bzdury, które są nie tak. do powtórzenia. Nie, one są e, do powtórzenia, nie okay, pamiętam. Nie, nie, nie. Razem kupiliśmy pierścionek. Razem kupiliście tak. pierścionek? Nie, tak, nie, nie było romantycznie, nie, nie było. Moment, moment. Kręczałam chyba prostu 6 minut. Tak długo nie odpowiadała? Nie, nie, tylko które miałem do powiedzenia, tylko <śmiech> do wypowiedzenia w tej właśnie film. Czyli jak szybko od momentu, kiedy podjęliście decyzję o ślubie, on się odbył? Dwa miesiące. Okay. Także, Panie Prezydencie, jeszcze raz sorry. Mężczyzna po przejściach i kobieta z przyszłością. Dzielą ich 24 lata, a łączy miłość i dom, który dla siebie stworzyli. O tym, jak się poznali i czy mieli jakiekolwiek wątpliwości, że ich związek to dobry pomysł, porozmawiam z Patrycją i Andrzejem Sołtysikami. Moi drodzy, bardzo się cieszę, że możemy się dzisiaj spotkać i porozmawiać, trochę jestem tym wywiadem o nieśmielona, bo Andrzeju, oh. e, jednak zazwyczaj to ty mnie przepytujesz, jak spotykamy się w tych telewizyjnych mhm. okolicznościach, e, no więc będę się starać. S słuchaj, ale, e, ale u mnie też się pojawia o nieśmielenie, bo po pierwsze będziemy rozmawiać o bardzo intymnych i prywatnych rzeczach, a po drugie faktycznie e, ja wolę zadawać pytania, nie oh. rzucić do nich odpowiedzi, oh. to jest wygodniejsze, więc e, czuj się że tak powiem, pewnie, zwłaszcza, że jesteś u siebie, co za piękne miejsce, prawda? Dzięki temu nagraniu, temu spotkaniu pati znowu wylądowaliśmy w salonie suknię ślubnych. <grym> Słuchajcie, a macie jakieś takie wspomnienie związane właśnie z wyborem sukni? Ty uczestniczyłeś w tym wydarzeniu? No więc jak tradycja nakazuje, nie. Wcale w ogóle oddałem te, to zadanie ojcu panny młodej i siostrze panny młodej i mamie panny młodej. Poradzili sobie. Ja, ja chciałabym bardzo zacząć od tego momentu Waszego poznania i troszeczkę przejść przez historię tego Waszego uczucia. Zwłaszcza, że jak się na Was patrzy, to ja mam wrażenie, że to uczucie jest cały czas żywe, to jest gorąca namiętność i sposób, w jaki Andrzej patrzy na Ciebie, Patti, jest do pozazdroszczenia, naprawdę. I ja wyczytałam, że, że Ty, Andrzej, powiedziałeś, że to była miłość od pierwszego wejrzenia z Twojej strony. Pati, potwierdzisz? A czy swoje tak, z moje nie. <głos> <głos> Dlaczego tak? No cóż, różne są losy miłości i bardzo skomplikowane. Natomiast rzeczywiście u mnie to było od pierwszego wierzenia, bo poznałem ją w biurze Kina mikro w takiego naszego miejsca, gdzie się nasze drogi przecinały. Mhm. I weszła piękna, długowłosa, bardzo dorodna i dojrzała jednocześnie, a okazuje się, że Cudowna akademicka młodzież, jakiś drugi rok studiów, na, na fenomenalnych szpilkach i y, y, rzeczywiście za nim mówiłem mm -hmm. y, i się nie, nie Mówiłeś dużo. No, no tak, znaczy za mówiłem i potem zacząłem pluć te, te bzdury, które tak. są nie do powtórzenia. Nie, one są e, do powtórzenia, nie okay. pamiętam. Nie, nie, nie. Okay. Czyli zapadł Ci w pamięć ten nie, moment? Nie, tak, ja się, ja się po prostu z niego śmiałam i zupełnie w ogóle jego takie zaloty były na pewno nieadekwatne do wieku, ale w ogóle jakby... No to były takie same... Nie wiem, bo kolokwialnie mówiąc suchary i tak bardzo się starał, ale… Tak bardzo nie wychodziło? Bardzo, Ale wiedziałem, wiedział, że nie mam nic do stracenia, że muszę przejść naprzód, choćby nie wiem co, wiesz, albo albo. Patrycja, ale kiedy ty poznałaś Andrzeja, to pomyślałaś sobie, Boże, to jest ten znany dziennikarz, czy pomyślałaś, nie znam gościa, ale hmm. mogłabym znaczy się zainteresować. Ja wiedziałam kim jest Andrzej, ale mm -hmm. zupełnie nigdy mi to nie imponowało. Z drugiej strony były złośliwe koleżanki, które przy taką łatkę playboya mu Będziemy Więc, więc, Andrzej, więc ja. jak później doszło ja. do naszego spotkania na żywo, to się wszystko w zasadzie <grym> potwierdziło, bo on po tych 15 minutach, kiedy się nie odzywał, zaczął się bardzo odzywać i bardzo tak wprost mnie podrywać. W ogóle jakby... Czyli to nie był wyszukany podryw. Nie. To był rozpaczliwy, wiesz, krzyk wołania o miłość. Tu jestem, tu nie, jestem. Nie wiem, nie wiem o co to było wołanie, ale było straszne. <grym> <grym> ale no, dopiero no. rok później tak naprawdę gdzieś tam się przecinaliśmy, spotykaliśmy. Tak, to prawda. No. Poza tym, no ja nie, nie będę ukrywać, zdawałam sobie sprawę, ile Andrzej ma lat, i dla mnie jakby. Myśląc tak szablonowo, że mężczyzna w wieku mojego ojca, zupełnie mi to jakby nie grało, plus faktycznie ta otoczka, która była wokół Andrzeja, plus ta popularność, która dla mnie też była czymś raczej odpychającym, a nie przyciągającym, więc ten rok to były takie spotkania, ale przypadkowe i takie bardzo... No jasne, dystans. tak, ale, ale przyznasz, że potem jak wybuchło to uczucie, tak. I, i, i pasja, i te wszystkie emocje, to wybuchło. Wybuchło. Prawda? No właśnie, wybuchło. Wybuchło, przez dobrze, niech prze, będzie. Przez chwilę, przez chwilę to ukrywaliśmy wśród tych znajomych, w których się spotykaliśmy, mhm. e, Ale... więc hasło polegało na tym, e, dobra, to ja jadę. Patrycja, podwieźcie? Tak, tak, możesz <grym> mnie podwieźć. I wychodziliśmy i zaczynaliśmy naszą randkę, no prawda, na przykład, albo, tak. albo poszliśmy do teatru. Poznajesz dziewczynę, która ma 21 lat. Czy widzisz w niej partnerkę na życie? Osobę, mhm. z którą chciałbyś budować swoją przyszłość, założyć rodzinę, czy nie przeraziło cię to, jak ona jest młoda? Mhm. Yy, Okej, okay. yy, więc było tak, natomiast po pierwsze jeszcze ten, te, ta miłość, która się ta, to poznanie do, do miłości to trochę trwało, rok. Mądrzej, ale 21 później... lata, 22, okay. no co to za różnica, no, dobrze, dobrze, ale no teraz... dziewczyneczka, tak. studenteczka, no absolutnie. piękna, długowłosa, długonoga, niewinna. Tak, tak, drobna, Tak. absolutnie, krucha, tak. do zaopiekowania. O Boże, jak to brzmi no, że... no tak, tak. A potem, a potem się okazuje, w trakcie dalszego poznawania, że rzeczywiście jest kolosalna różnica yy, wieku. Natomiast jeśli chodzi o mentalność i wrażliwość, to lubimy te same piosenki Abbey i Beatlesów oraz cenimy Grzegorza Turnała, że podobają nam się te same filmy, że ta różnica wieku się gdzieś tam spłaszcza, to znaczy pati ze swoją yy, uro urodą Wygląda na, na, ma 21, wygląda na 18, ale tak naprawdę jej głowa to jest głowa 30-letniej, dojrzałej, pewnej siebie okay. dziewczyny, która ma plan, uh -huh. a z drugiej strony moje 40 parę lat i taki styl życia, trochę udawanie właśnie takiego... Um, faceta, któremu na niewielu rzeczach zależy, że jeszcze baluje, i się bawi, to też powoduje, że moje czterdzieści parę robiło się trzydziestoma parami, paroma latami, a więc mentalnie gdzieś spotykaliśmy się na normalnym poziomie. Ona mentalnie trzydziestokilkuletnia, ja trzydziestokilkuletni, no. no. poznajesz dojrzałego faceta mm. i oczywiście no kiedy on już się wyszalał, to to jest taki jeszcze moment, że facet w jego wieku spokojnie może zbudować sobie dom na nowo, założyć rodzinę tak. I, i ty poszłaś w to. Tak. Ty postanowiłaś spędzać z nim to swoje życie i układać je. Czy nie miałaś takiego wrażenia, że to wszystko wydarzyło się za wcześnie, że ty jesteś jeszcze taka młodziutka, że on ma dobry moment na zostanie ojcem i mężem i on się w tym sprawdzi. On ma ostatni moment, on ma ostatni moment, <grym> się nie byśmy byli do tego świadomi. że. Jakby... A że ty jeszcze masz tyle no, ty życia przed sobą, tyle baletów no, i nagle z tego wszystkiego musimy I za to jest tak, że um, jeśli mówimy właśnie o imprezach, o młodym wieku, to ja y, odbierałam Andrzeja po imprezach i ja go woziłam i jakby y, to zupełnie było odwrotnie. No bo to ty ja nigdy ty się nie... wyszalejesz? Wiesz co, ja chyba nigdy nie byłam takim typem. Y, oczywiście mamy znajomych, lubię spędzać czas, ale to nie było takie typowe. No, przepraszam, na Twoje przygody, jak miałaś naście lat i twoje osiemnastki różne, no no wybryki tak. i problemy wychowawcze, no edukacyjne. No to dobrze, no to, to, chyba... no to może wtedy się wszalałaś, no może powiedz tak. Powiedz, no. Czyli wcześniej zaczęłaś strzalec. Nie, nie, nie, nie. nie to myślisz, Andrzej mam, że... cię wysypał. Nie, ja <laughs> to, to nie... się. No ale ja trochę tego było. No. No bo taka krystaliczna teraz nam się nie, robi, nie, krystaliczna bardzo. na pewno nie jestem, nie, nie, broń Boże, ale mówię w takim, już w tym momencie, faktycznie Poznań Andrzeja, czy, czyli moich studiów, to ja nie byłam taką typową studentką gdzieś tam imprezującą. Mhm. Poza tym, jeśli chodzi o macierzyństwo, to ono było bardzo świadome, myśmy długo walczyli o tą ciążę i, i jakby to było takie faktycznie, no, spełnienie marzeń. Plus świadomość, że ja może i mogłabym te kilka lat poczekać, ale nam zależało na tym, żeby jednak dziecko, a wiemy, że już jest to Stasiek, mhm. miał po prostu też aktywnego tatę i, no i stąd też taka decyzja. Tak, a poza tym no, ty po tych paru latach naszej znajomości, czyli dodajmy do pierwszego roku drugi i trzeci, mhm. byłaś bardzo, bardzo gotowa na na macierzyństwo i na budowanie. Tak, domu. poza tym, tym myślę, też... to też od początki były fajne, powiedzmy kolorowe, ale potem taki najtrudniejszy moment był, kiedy Andrzej zaczął terapię, kiedy, kiedy tak naprawdę razem byliśmy w tej terapii alkoholowej. Mhm. I jakby wtedy podjąłam decyzję, że to jest facet, z którym będę na dobre i na złe. I wtedy to wszystko jakby budowaliśmy razem. Już właśnie tak zupełnie szczerze, bez tych wszystkich masek, bez tego wszystkiego. I myślę, że po czymś takim, jeżeli jest się w czymś takim razem i da się rady to przejść, mimo że były trudne momenty, i jakby do dziś pamiętam, kiedy tu trzymałam fason, że wszystko jest ok, a szłam pod prysznic i swoje musiałam wypłakać, to wiedziałam, że, że to jest na dobrej drodze i, i to jest ten moment, właśnie, że na pewno będziemy razem i, i budujemy rodzinę, więc, więc byłam o tym przekonana. Ty zdecydowałeś się na terapię, tak. i teraz.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 Czy, czy możemy się pokusić o, tak, pokusić nie. o takie stwierdzenie, nie, nie, że. Nie, nie, nie można, nie, nie to musi ta osoba. Czy e, to... ona cię trochę uratowała? Nie, nie, nie. Ona była wtedy obok, zdecydowanie i wyraziście, natomiast na samą terapię no, zdecydowałem się, to, to raczej terapia zdecydowała się na mnie niż ja na nią, bo tu już tak się sprawy potoczyły, daleko zaszły i ty już takiego dna dobijałem. I to nie była pierwsza zresztą terapia. Hello. W, w, więc zdecydowałem się już przy obecności pati i za pop z poparciem patii, mm -hmm. Patrycji. To było e, dla ciebie ważne? E, tak, absolutnie tak. E, bo rzeczywiście, co się wtedy stało, jak człowiek już sięga dna i nie ma nic, a decyduje się na jakąś e, e, terapię, która jest długą i żmudną drogą. Wydającą e, się bez sensu. Wydającą się bez sensu, to wtedy e, rzeczywiście. E, jej kocyk i herbata yy, i moja jakaś depresja i kanapa to było to, czego potrzebowała i ta herbata była w odpowiednim momencie i kocyk też był i na tyle, na ile było potrzeba. Potrzeba było roku. No tak, mniej ja tyle wzięłam zresztą urlopu na studiach, żeby e, tak być jest. w no, domu. No właśnie tak właśnie. Więc, więc rzeczywiście yy, yy, była ze mną yy, yy, yy, i każdą chwilę tej terapii, każdy jej etap yy, przeszła absolutnie ze mną, co też było. E, takim e, dowodem z nieba albo z jakiejś tam. Z, z wyższej mądrości, że to jest, e, to jest ona, to jest, to jest ta dziewczyna, to jest ta kobieta. E, jak wyglądały zaręczyny? Tak zastanawiam się, kto, co, kto z was chce opowiedzieć o zaręczynach? Ale tu nie ma za dużo do opowiadania. O, to Patrycja! krótkich słowach. Ehm. dajesz. Znaczy, nie wiem, czy jak poszliśmy razem, kupiliśmy pierścionek… No, razem może... kupiliście pierścionek? Nie, tak, nie, nie, nie było romantycznie, nie, nie było… Moment, moment, Czyli no, było coś moment. romantycznego? Ale no, no, mów, a powiedz do znaczy, końca. Prawda jest, po prostu, prawda jest taka, że my, e, tak jak mówię, dotacowaliśmy się na dziecko, tam było też długie leczenie, mhm. więc jak się udała ta ciąża i, i po trudnych początkach też już, już było ok. Mhm. no to rozmawialiśmy wiele razy, że wiesz co, jak się Staś urodzi, to wtedy zrobimy sobie ślub i będzie tak w ogóle super, może chrzciny, w ogóle różne mm -hmm. pomysły mieliśmy. I pamiętam wtedy, że właśnie moi rodzice mówią, że to nie jest dobry pomysł, że my sobie nie zdajemy sprawy, że, to tak nie, że lepiej to zrobić wcześniej. Nie się. No. Poza tym, no, nie będę też ukrywać, że ze względu na różne e, właśnie w ciąży moje hospitalizacje, był zawsze ten taki moment, e, a ten pan jest kim? I ja za każdym razem musiałam go up, e, upoważniać. E, no i gdzieś tam też, no, ta powiedzmy formalność e, decywała, że może dobra, niech on się już urodzi, że już bądźmy tą rodziną. No więc ślub tak naprawdę myśmy zorganizowali tak, dwa ślub, a, miesiące. No i zaręczyny no. były, no dobra, tu już ślub był zaklepany, to chodźmy kupić pierścionek. No nie, oszukujmy no. się, Czyli że. Najpierw była decyzja o ślubie, tak, która nie do końca przed, była wasza. Przed urodzeniem. Znaczy taka, bo, znaczy na, nasza, no nasza, no, tak, no, bo, bo W związkach jest tak, że jak okazuje się, że kobieta jest w ciąży, a był zaplanowany ślub, to część z tych osób utrzymuje tą swoją datę, bo zależy im mm -hmm. właśnie na tym, żeby dziecko urodziło się już w małżeństwie pod jednym nazwiskiem mm -hmm. i pomimo tego, że panna młoda będzie miała brzuszek i może się nie wytańczy do rana, mm -hmm. bo gdzieś tam może to być niebezpieczne, się na to decydują, ale są takie osoby, które mówią, dobra, Najpierw urodzimy, a potem będzie prawdziwa impreza, biba do Tak jest. I takie było też nasze myślenie, tak? Tak, takie. Ale rodziców myślenie było, tak, inne, ale, w, ale wiesz. Ale co... na zasadzie dobrej rady. Tak, naprawdę, nie, nie, oni... naprawdę dobrej Zresztą rady. właśnie też chociażby hmm. po całej właśnie terapii i, i no, abstynencji, której jest Andrzej, no to u nas te imprezy też już tak nie wyglądają i też nie planowaliśmy wielkiej, nie wiadomo jak, hmm. jakiej imprezy. Balangi. Na początku. dwudniowej, r... plus poprawiny, Rozmawiać plus wyjazd nie? przed ślubem i po ślubie. W już przerabiałaś niejedno, nie no tak, więc już mówimy po prostu nie, jak oraz, nie, oraz impreza w Krakowie i w Warszawie, bo, no bo to, to dwie imprezy. bo się żyje na dwa domy, dwie imprezy się należą uznać. No Dobra, czyli słuchajcie, najpierw była decyzja, że będzie ślub, no ale żeby był, mógł być ten ślub, to musiały być zaręczyny, więc po prostu poszliście kupić wspólnie pierścionek. Tak. tak. Mhm, Jednocześnie tak. wybraliście sobie obrączki? Yy, obrączki, było, obrączki było prosto, a, yy, a pierścionek no też w zasadzie, yy, no potem do mówiłam, że chociaż klękni, no. No właśnie chciałam zapytać, no już to wspólne wybieranie pierścionka, odarte z jakiejkolwiek niespodzianki yy, i tak, emocji, to chociaż, czy, by, czy był ten moment jakichś takich spontanicznych oświadczeń, czy po prostu odebrałeś pierścionek i nałożyłeś na palec, już masz to, co wybrać? Mm, no nie, no chociaż klęknij, a dobra, okej, okay, klęknę, Czy cztery, klękam. Klęknąłem, poczekaj, ale jak już klęknąłem. Chciałam się już naprawdę załamać. No, no, no poczekaj. Proszę, ale jak klęknąłem, to naprawdę z moich ust wydobyły się najsłodsze słowa. Wyznanie, miłość, obietnice. I taki, no taki, wiesz, oda do, oda do Patrycji. No. Klęczałem chyba z 6 minut. No. Tak długo nie odpowiadała? Nie, nie, hmm? tylko tyle miałem do powiedzenia, tyle do wypowiedzenia w tej właśnie chwili. No bo rzeczywiście nie była ona w żaden sposób no, podniosła. Znaczy, ten sposób. Całość, zresztą przygotowania, ślub, to było wszystko tak szybko się działo, więc y, gdzieś tam ten romantyzm, no tak. nie tak chcę powiedzieć, to mam. No trochę, ale to nie znaczy, że to, było, nie wiem, jakby, nie wiem, to był wyjątkowy dzień na pewno, pełen różnych wydarzeń <głos> i wpadek ślubnych, ale dla nas było najważniejsze to, że będziemy rodzicami, więc to Aha. już nas łączyło. Czuliśmy, że w ten tak, sposób tak. decydując się na dziecko, jakby podjęliśmy tę decyzję, że zawsze będziemy razem, a co jako, by się nie tak, działo. A jako, że pojawiła się ciąża i starsze w brzuszku, to to była e, interwencja boska hmm. albo coś... Równie e, dojmującego, do? co nas połączyło, więc e, e, ślub śl... taką formalnością. Tak, ślub i, i przyspieszenie ślubu, czyli… Czyli plus... jak szybko od momentu, kiedy podjęliście decyzję o ślubie, on się odbył? Dwa miesiące. Okay. W dwa no miesiące, właśnie. pełna organizacja. Ale mówicie o tym, że to nie była wielka uroczystość. Znaczy, no, to, no, to zależy może… od 30 osób. Znaczy, że tak, że, że obiadek, że restauracja, że… No. A na czym się skończyło? Na 90. Nie najgorzej. Mm. <laughs> ok no właśnie. Tak, tak, na no 90 i to rzeczywiście mm, w, w dwa miesiące. Kto wam to ogarnął w dwa miesiące? E, Sami. Sami. Sami. Byliśmy równocześnie, określa. No, tak, tak, tak, tak, tak. tak. No, sami to ogarnęliśmy tak. e, Paty ogarniała oczywiście samodzielnie sukienkę. E, mm. Ona była tyle istotna i ważna, że no, sukienka, ale plus brzuszek. Musiała był pomieścić bruszek. 5, 6, 6 miesiąc. Więc, więc musiała więc, być uszyta tak, realnie tydzień przed. Tak jest, e, oraz brzuszek był widoczny i miał być widoczny sposób skwapliwy. W no, nie dało się go ukryć, to już no nie był tak, ten moment. No o... Tak, ale, ale to był ważny element przy, przy szyciu sukienki. Hello, bo, bo jednak uznajemy, że Staszek był z nami wtedy na, na tej imprezie. Andrzeju, za co no. ty byłeś odpowiedzialny w organizacji? Takie, wiesz, konkretne punkty. E, nie, było, nie było takiego podziału, bo naprawdę razem wszystko, robiliśmy, wszystko razem, robiliśmy razem, razem, razem. I wyliczaliśmy i robiliśmy listę gości. My też gości razem do... chodziliśmy do hotelu, w którym organizowaliśmy się, Tak, więc... dodawaliśmy y, gości, wybieraliśmy i y, y, hotel, i miejsca, i szuka. Zespół muzyczny, kto wybrał? No. Nie, zespołu muzycznego to nie było. był DJ. DJa dostaliśmy w prezencie. Mhm. O, w prezencie mhm. od naszego świadka. Nie róbcie takich prezentów tak. na znaczy... i Nie, bardzo nas ucieszył ten prezent, bo tak? DJ ważna e, rzecz e, przecież na tym ślubie i to był Hirek Wrona, znany redaktor o, muzyczny. Oczywiście. Tylko oczywiście jest pewien problem, bo znam Hirka, lubi dobrą muzykę i zna się na klasyce, ale disco polo nie gra. I powiedział to na początku weselu. No właśnie. No spokojnie, rozumiem. ale ja disco polo nie gram. A wy chcieliście disco polo na wesele? Nie, nie, no, nie chcieliśmy, chcieliśmy tylko, ale wiesz, tylko... masz świadomość, że jest impreza, jest no. to wesele, jest trochę tych ludzi, no. więc taka deklaracja na początku... Że nie będzie że ona nie będzie... dla mnie jesteś szalona, tak? Jesteś szalona no i tak dalej, tego, to... tego zestawu hitów. No. Obawialiśmy się, że... No ale potem nie było najgorzej, aczkolwiek no. faktycznie... Chociaż... Trudniejszym gorszym prezentem ślubnym właśnie, a propos organizacji był fotograf. Aha, tak, od bliskich znajomych, naszych przyjaciół, właśnie Krzysia dostaliśmy w prezencie fotografa, usługę fotograficzną. Jest fotograf do, do Waszej dyspozycji od momentu ślubu do samego wieczora, do samej nocy i tak dalej. Tak. Super. Ekstra. Mm -hmm. To jest bardzo. Y, y, y, no tak, o... y, y, Bardzo dobry prezent. Bardzo się ucieszyliśmy. Gdzie jest haczyk? Widzieliśmy to w ciemno. No, że fotograf. W no właśnie. <laughs> że fotograf był. Znaczy, po pierwsze, dobrze się bawił, to znaczy, siedział, dużo jadł, więc mm -hmm. takich momentów, kiedy nie wiem, no tam. Robił zdjęć było niewiele, tak? Znaczy, wiesz, co nie, było może były takie momenty, no. gdzie nie wiem, pani, która ledwo chodzi, a nagle wyszła na parkiet i tańczy, no i że fajnie było to mieć. Zresztą nie mieliśmy, kamery, mieliśmy tylko na ślubie, ale to jest inna historia, a na weselu nie, więc jakby zdrażono na zdjęciach nie bardzo. Mm -hmm. Dwa, że oddał mi dużą ilość zdjęć, bo w, w, w, dwa dni po ślubie y, i powiedział, że to już nie było obrobione, nic jakby. A zdjęć było ile, tysięcy? No dużo było, no ale generalnie. No, no generalnie y, Patryk do dzisiaj nie jest zadowolona z tego albumu zdjęciowego, a sesję.. Ale czekajcie, ślubną y, <śm> y, powtarzaliśmy. <śm> Ale... ale też się nie udało. <głos> Czyli ogólnie macie jakiś problem ze zdjęciami? Właśnie, <głos> znaczy nie, ze ślubnymi. Słuchaj, mamy dużo fajnych w ogóle zdjęć y, razem, ale wtedy jeszcze tamten fotograf nas zabrał na miasto, na rynek y, i robił nam taką sesję plenerową, tylko uważam, że dziewczynie w szóstym miesiącu ciąży robi na przykład zdjęcie od dołu, jest trochę słaba, albo na przykład że Andrzej ma taką, miał się przewrócić, a akurat mnie dźwigał. Po prostu ja bym ich nie pokazała klientom, tak żeby im nie było bardzo Czyli przykro. Czyli w ogóle żadnej selekcji te zdjęcia? Nie, a, nie, sześć, żadnej, tak, żadnej, to. żadnej. To. Czyli po prostu zrzucił wam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 napisz do nas na adres biuro małpaweddingdream.com te wasze wspomnienia tego dnia są pełne e, takich wpadek, nie? Mm -hmm. Jeszcze jest super film, e, którego a, nie no jestem tak, w stanie jest, oglądać, bo Andrzej zał ślubu, tak. załatwił e, z telewizji e, operatora, z którym normalnie się rozliczyliśmy i umówiliśmy się, że skoro jest to ślub cywilny, no to po prostu chcielibyśmy, żeby nagrał nam, żebyśmy mieli na ceremonię. pamiątkę, po prostu ceremonię, a on zrobił etude, czyli nagrywał e, momentami, fragmentami, więc nie mam nawet całej przysięgi. Moja która gra w kwartecie smaczkowym i tam było kilka piosenek i łączy z tym, że była piosenka Beatlesów, którą specjalnie dla Andrzeja. No, wiedziałam, że tak do nie zapamiętamy tego dnia, więc chociaż już miejmy to nagrane. A propos takich rzeczy, to pamiętam jak mieliśmy problem z jednym prezentem, nie potrafiliśmy go do kogoś przypasować i mówię że ja przejrzymy zdjęcia, będziemy wiedzieć kto stał po prostu z tym żółtym opakowaniem. Świetny pomysł, przeglądajmy nie zdjęcia. Nie ma, ale fotograf może to było nudne. <laughs> Więc jakby mhm. My podchodzimy do tak. tego z uśmiechem tak, na wiele rzeczy i po prostu teraz się wiadomo z tego śmiejemy. Aha. Chcieliśmy sobie, mój przyjaciel razem ze swoim kolegą są super fotografami śrubnymi mhm. i robią takie ładne sesje boho i tak dalej. I on mi w zeszłym roku mówił słuchaj, wiesz co, jedźmy w góry, tu kiecka dla ciebie, Andrzeja, fajny garnitur, mhm. z taką wiesz… Pięć lat później, taką fajną, takim w klimacie ślubnym, tak będzie super. No i pojechaliśmy no z, z, z Krakowa, wiadomo, w góry blisko i w ogóle. No i piękne, wysyła mi lokacja, zobacz, jakie jest słońce, super. No i dojechaliśmy i już nie było słońca i nie było gór. Mhm. I była taka śnieżyca i tak dobiegliśmy, pamiętam. tylko bo zrobiliśmy te trzy zdjęcia. Takie Taki to portre, moje to portreciki, tak. No, znaczy mogliśmy je wszędzie w sumie zrobić. A! A! Więc stwierdziliśmy, że już chyba jakby w tym sensie ślubnym to już... Nie opłacało się z Krakowa za naprawdę, mhm. ja, żeby to Zrobić, Szczególnie, tak. że jeszcze wysoki mandat wtedy złapałeś, także... Złapałem wysoki mandat. Czyli macie całkiem sporo takich tak, tak. <grafię> zabawnych historii, choć tak naprawdę trochę szkoda, że nie macie tych takich uchwyconych tak, najważniejszych nie, momentów jest, nie możecie to sobie tego Tak, to było mi przykro, ale mm -hmm. z drugiej strony myślę sobie tak, że jakby to co najważniejsze by było dla nas, miło to wspominamy, to nie jest mm -hmm. tak, że mm -hmm. nie wiem, źle, źle, jakoś tam złe są dla nas te wspomnienia, jest to powiedzmy może dla kogoś nauczka, że takich prezentów nie przyjmować i, i też myślę, że y, wtedy w ogóle tak nie patrzyliśmy, ale przydałby się nam ktoś y, typu właśnie wedding planerka, która zrobiła pewny szczyt za nas, bo chociażby to, że my ślub, y, mogliśmy załapaliśmy się na ten moment, że mogliśmy brać w dowolnym miejscu, tak jest. mimo że to był cywilny, więc no zdecydowaliśmy, że to mało czasu i tak dalej, więc będzie po prostu w sali konferencyjnej tego hotelu w Krakowie mhm. i blisko Wawelu i w ogóle ładnie, ładnie. Salana nazywała się Klara. Carmen, Carmen, więc k potem mówiliśmy, że to k było... Święte, świętej ka Carmen. Tak, świętej Carmen, tak, mówiliśmy tak. dla tych, którzy mieli problem, to, że to tak, nie, nie końca tak, tak, tak. w kościele. No, ciotka mi pytała, gdzie to, gdzie będzie ślub tam, tam, to ciotka mhm. na górze, a jak na górze, to nie w kościele? No nie, nie w kościele, w to... ale u świętej Carmen. No, świętej Carmen. O, znalazłeś na to sposób! Pamiętałam... Ale potem ta sama ciocia ja mówiła... No dobrze, żebym była, dobrze, żebym to widziała, podobało mi się. Czyli goście zadowoleni po imprezie. No, tak. no jedyne, mhm. czego nie przewidzieliśmy, że właśnie przez to, że załatwiamy wszystko sami, no to, yy, no to mnie to akurat przytłoczyło bardziej mi się niż Andrzeja, czyli paparazzi czekające pod tym hotelem, no więc tak, to było takie trochę zdjęcie, które sobie wymyśliliśmy, że z wszystkimi zrobimy sobie na plantach i jakby fotograf tak, wiedział no. o tym, no to nagle nie mieliśmy jednego fotografa mhm. i to tak było, no tak, Poczułam, że coś mi jest trochę zabrane, jest tak, takiej prywatności. Czyli nie tak na moje życzenie, o tak. Jednak trochę w operacji wkroczyli w ten wasz dzień. No, czekali pod tym hotelem i. Nie, nie spodziewaliście się tego? Szczerze nie. Andrzeju, jak Patrycja wyglądała w tej swojej sukni ślubnej? No, ślicznie, ślicznie wyglądała, naprawdę. Bardzo dostojnie, prosto, miała też fruzurę piękną. Ten brzuszek był cudowny, sukienka, jakby ją określić, Ślubna? Ślub, ślubna, ale... czy ma jakąś nazwę ten styl? <grywa> <grywa> Ukrywająca pokazać... brzuszek! Nie możesz pokazać zdjęcia, możesz to zlustować no zlu... jasne. no właśnie, więc ślicznie, dostojnie, wspaniale wyglądała naprawdę. Lubię wracać do tych, do tych zdjęć. A jak ty wyglądałeś? No cóż ja, cóż ja no... Biedny robaczku. No właśnie. <grywa> Przy tej pięknej kobiecie jak ty wyglądałeś? Co zrobiłeś, żeby być najlepszą wersją siebie, Andrzeju? Ubrałem swój najlepszy smoking. Jaki miałem, plus udałem się Poczekaj, po... co to znaczy jaki miałem, czyli nie kupowałeś smokingu na na ślub? specjalnie no, na tę okazję? Tak, tak, mm -hmm. Nie kupowałeś? Nie, nie kupowałem. Użyłem tego swojego magicznego, bondowskiego smokingu, który wielokrotnie pomagał mi w życiu, aczkolwiek nigdy nie był użyty do ślubu. No właśnie się zapytać, czy na poprzednie śluby Więc też nie, nie, go ubierał. Ale, ale smoking, <laughs> natomiast skoncentrowałem się na wyborze koszuli e, i, e, i muchy. Mucha i koszula były specjalne. Na tę to znaczy? No, w, w dobrana koszula, taka, wiesz, jednorazowego użytku dostosowana do y, koloru sukni pani młodej. Papierowa? Okay. No, nie. I po prostu trzeba docenić, że bardzo starał się mhm. y, tak ten smoking, którego już ustaliśmy, nie kupował, y, żeby jakoś go tak. upgrade'ować, y, Troszeczkę zcioningować tak wyślubnie. Mm. Więc zresztą miał też w poszedce różyczkę taką w tym z bukietu, który ja miałam, a potem niestety, o co była duża afera, przypiął sobie prezent, który znajomy z kodęcam życzenia wręczył i przypiął Andrzejowi, czego w ogóle żeśmy nie jakoś, że tak powiem, nie zauważyli, no bo to wiadomo, się dużo działo. Medal za długie pożycie małżeńskie w formie żartu. Mhm. Tu, taki ten, I ty tak? chodziłeś z tym medalem cały czas? Tak, i te zdjęcia, mhm. które robili po są z tym medalem, więc <głos> dostaliśmy pismo z kancelarii prezydenta, że y, taki dziennikarz jak powinien wiedzieć, że taki medal mu się nie należy. No nie! Tak, mamy to pismo razem z pamiątkami ślubnymi jest złożone. Ułożyliśmy się, przeprosiliśmy i powiedzieliśmy, że to się więcej nie I że to nie nasza pima. Naprawdę, ja nie co pamiętam jest momentu, tak. medal, medal za 50 lat pożycia, tak, Tak. Ten, ten, tak. Ten, co, było, co było życzeniowe, w Oczywiście, jak plus w formie żartu no takiego, właśnie, oczywiście tak. uszczypliwego, ale takiego co bardzo ci, życzliwego. tak? ci 50 lat pożycia z nią, he, he, he, powiedział mój kolega w moim wieku. No ale dobrze ci no, życzy. No, no no, ale i, i to medal, było i tak, urocze, to, ale, ale faktycznie ja w ogóle tak nie pomyślałam, że to gdzieś będzie później... Opublikowany, no i ja Andrzej z tym metalem dumnie na piersi. No i bo, było jak się później okazało kilka oburzonych osób tak jest, tym tak. faktem. Tak. <laughs> Także, panie prezydencie, jeszcze raz. Sorry. Sorry. Sorry, nie byli winni. E, przypuszczam, że ze względu na twoją ciążę tuż po ślubie nie odbyła się wasza podróż poślubna. Czy zaryzykowaliście jeszcze jakiś wyjazd nie. przed rozwiązaniem? Nie, ale byliśmy na półwyspie, wybraliśmy się na parę dni nad morze, także tak na zasadzie na takiej umownej podróży. Nie powiedziałabym, że to. Yy, ale to no, był taki na nasz, fajny. Na nasz ulubiony fragment Bałtyku Bełtyku. Yy. Zresztą ja mam takie wrażenie, że choć wydawało mi się, że ten ślub tak realnie nic yy, nie zmieni, no bo, bo jakoś tak w y, tak, takim yy. przekonaniu yy. żyłam, to mam wrażenie, że było coś takiego później jak miesiąc miodowy. Takiej, yy, dużo takich yy, fajnych emocji między nami, takiej czułości yy. i takiego, że nagle coś się takie zrobiło wyjątkowe, mimo że właśnie myśmy już mieszkali razem. M mówię, po różnych... Yy, yy, i, i różnych trudnych momentach, więc wydawało mi się, że jakby może nie, że tylko proza życia, ale że to nie będzie aż tak wyjątkowe, że wyjątkowy będzie ten dzień, a nie to co nastąpi później, a no. potem faktycznie i tak, to... tak, tak, ten miodowy miesiąc rzeczywiście Takie, o, Tak, nie, nie tak właśnie nie, się nie, tak, się, tak, nie o, no? właśnie o podróż daleką, którą jasne z przyjemnością byśmy odbyli, ale faktycznie ciąża uniemożliwiała, e, ale, ale było coś takiego i, i fajne to było celebrowanie takiego właśnie. Mm -hmm. Choć przyznaję, że do obrączki na palcu się musiałam przyzwyczaić, tak się czasem dziwnie y, czułam, że nagle coś jest. Wybierała <śmiech> na początku. Tak, wiesz co nie, że jest i w ogóle jakoś tak, no, no ale, ale lubię a koleżanki twoje, jak to reagowało? Ja już to mam? Było coś takiego? Nie, nie. Było, było poka-poka, poka-poka? No, to tak było. No nie. <śla> no właśnie. Moi drodzy, jakie są wasze marzenia na przyszłość? Czego wam trzeba, żeby dopełnić <śla> szczęścia? Jak już spłacimy te kredyty i wy... <śla> Wy wiążemy się z tego twojego leasingu, to. Kochany mąż, urocze, naprawdę skarbie. Nie no, chcesz powiedzieć, że od lipca mieszkamy w nowym domu, który teraz skończymy wykańczać i z zewnątrz i tak dalej, to jest, znaleźliśmy to miejsce faktycznie tak mhm. dosłownie na ziemi, więc faktycznie to się nam udało spełnić i, i to jest cudowne. Tak, i teraz wiele marzeń wiąże się właśnie z tym miejscem, żeby to dokończyć. To znaczy to jest jednak dom, obejście, gospodarstwo, które wymaga, wiesz, zajęcia, zaprogramowania, za zaplanowania, mm -hmm. tu, tu dach, tu zadaszenie, tutaj coś wychodzimy. Mówisz, o czymś, w czym nie uczestniczysz, no, ale ta, tak, mówimy o tym, o tym że... Chciałam powiedzieć, że to jest właśnie chyba jakieś takie bardzo męskie tutaj no, zadanie. Nie, nie, no, z no, wszystkimi ekipami ja y, spędzałam czas. Ale poczekaj, ale ja sam poprosiłem o to, żebyśmy na, od razu, na początku, jak już dom zbudowany i Staszek się żebyśmy kupili nie drzewo, tylko czy od razu trzy drzewa, żeby zasadzić. Tak? No i źle je zasadził. Się. No i jedno jest źle zasadzone, bo za blisko trzeba przesadzić. no ale. Sąsiad ma problem. E, czyli... więc, więc te marzenia o studium Zbu... wokół tego, tego miejsca. Tak, no. faktycznie zbudowaliście wspólny dom. Tak. Mhm, tak. Czego wam teraz trzeba, kiedy już ten dom macie, siebie macie? Synka, Synka macie. mamy, no jeszcze żeby drugi pokój się zapełnił dziecięcy, no bo w zestawie tak. w tym domku jest taki mały, nieduży pokój, który na nic innego się nie nadaje, tylko, tylko na niemowlaka. No, tylko na niemowlaka, no właśnie. <laughs> <laughs> Absolutnie tak, tak, tak, zdecydowanie, to by się przydało. Moi mhm. drodzy, to ja też wiedząc, że przy pierwszej ciąży musieliście się trochę napracować i nastarać, bardzo trzymam kciuki za tę kolejną, za to, żeby ten pokoik się wypełnił i to szybko, żebyś ty czuła się i wyglądała tak pięknie w tej kolejnej ciąży jak w pierwszej, no i żebyście w tym domu po prostu byli już wtedy wszyscy razem w pakiecie najszczęśliwsi jak się tylko Dziękuję. Dziękujemy. za. A jeśli masz ochotę na więcej, zapraszam Cię na Wedding Dream TV.